5, 4, 3, 2, 1, start. Łasko szczyt 56. Prawy do 6. Lewy przez szczyt bardzo długi. 60. Prawą przez szczyt, ostrożnie powoli prawą przez 50, skręt, jeden lewy, ukryty. 120. Płasko szczyt 50. Lewą przez chopę. Prawą do ostrożnie, 6 lewy przez dużą chorbę, zacisk 4. Do prawy 3, długa, szeroko przez szczyt 80. 6 lewy przez szczyt bardzo długi. Ciasno, prawy 4, długa, szeroko przez szczyt 60. 6 prawy, lewą przez 80. Ostrożnie, szczyt, skręt, 3 lewy, długi, 80. 6 prawy długi otwiera przez szczyt hopa 30 szczyt. I 5 lewy bardzo bardzo długi przez szczyt 30. 5 prawy długi otwiera przez szczyt. Do płasko lewy przez szczyt 60. Skręt 5 lewy przez hopę szczyt. I 6 prawy długi otwiera przez szczyt. Do 6 lewy bardzo długi zacisk 5. 30. 4 prawy przez szczyt wąską 70. 5 lewy zacisk wąską i 6 lewy przez hopę. Do 5 prawy długi zacisk, 3 nie tnij asfalt. Ostrożnie, 30 szykany, 1 prawy najazd, 2 lewy. 50. 5 prawy. 30 skręt, 4 lewy zacisk, shooter do 5 prawy. Do 6 lewy, 120. 6 prawy przez szczyt, długi 50. Szczyt i 5 lewy i 6 prawy. Do 6 lewy długi zacisk środkiem przez 150. 6 prawy bardzo długi otwiera prawą przez dużą hopę. Ostrożnie 80. Prawą przez hopę do 4 lewy przez szczyt zacisk. 6 prawy otwiera 30. Szczyt do 4 prawy otwiera płasko, lewy przez szczyt 50. Środkiem przez szczyt, hopa, 55. Lewy długi zacisk, 3 do 5 prawy przez szczyt. 36 lewy przez hopę, 50. Środkiem przez hopę, do 4 lewy zacisk, przez środku. Do 4 prawy długi przez szczyt, wybuch. Otwiera 6 przez szczyt do szczyt i 5 lewy długi. 30, 6 prawy prawą przez 70. Do 5 lewy, 70. Płasko szczyt do 6 lewy, 6 prawy przez hopę. 50, 6 lewy przez hopę. Prawą przez 50, 6 lewy przez szczyt, do 5 prawy przez szczyt. Do szczyt i 6 lewy otwiera środkiem przez szczyt hopa. Do duża hopa, do 6 lewy 50. 6 prawy, 50. Płasko hopa i hopa, 50. 6 prawy otwiera długi przez szczyt. Do powoli, asfalt, 50. Skręt 1, lewy otwiera, nie tnij, długi. 160, nie tnij. 160, nie tnij. Dwa prawy wokół peli 50. Dziura z przedniej prawej. Zatrzymaj się, żeby ją naprawić albo spróbuj jechać dalej. Nie tnij. Jeden prawy wokół peli do skręt. Nie tnij. Jeden lewy śliski bruk i nawrót lewy nie tnij. Trzy prawy i trzy lewy ślisko. Nie tnij. Trzy prawy otwiera dług 30, m 70 do hamu.